Spory wokół osoby Jezusa Chrystusa trwają po dzień dzisiejszy. Jezus z Nazaretu miał i ma wielu zwolenników, ale ma również grono przeciwników, którzy nie potrafią lub nie chcą w Nim dostrzec i uznać Mesjasza, Syna Bożego. Zdarzają się w ludzkich sercach konflikty interesów. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela bardzo często wymaga od ludzi, przewartościowania swojego życia. Niejednokrotnie trzeba porzucić wygodne, ułożone życie, aby zacząć niemal od początku. Niewielu na to stać. Niewielu chce podjąć rewizję własnego życia. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy potrafili owocnie wykorzystać te ostatnie dni Wielkiego Postu. Porzucić wszystko, co oddala nas od Boga, i prawdziwie nawrócić się do Niego. Potrzeba nam tego nawrócenia. Aby się nie okazało, że jesteśmy podobni do faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy sami o sobie sądzili, że są doskonali, wierni Bogu i nawrócenia nie potrzebują. Szukajmy Boga, póki pozwala nam się odnaleźć. Szukajmy Go w ćwiczeniach wielkopostnych, modlitwie, poście i jałmużnie. Pamiętajmy, że owocność i skuteczność tego świętego czasu pokuty zależy w znacznej mierze od naszego samozaparcia i otwarcia na łaskę Bożą. Niech męka Chrystusa, którą w tych dniach będziemy rozważać, da nam siłę do mężnego przeciwstawienia się diabelskim pokusom.